że świat cały glob już zna, Bornholm, Dublin, Karaiby, kolorowy piach, lecz mnie ciągnie do ogniska i sosnowych drzew na bawełnie i na drewnie. I'm <laughs> Thank <laughs> you.